Jestem bardzo szczęśliwa, bo dziś są piąte urodziny mojego portalu Wedding Dream, no a to oznacza, że dziś są walentynki. No i w związku z tymi tak naprawdę dwoma świętami przygotowałam dla Was specjalny odcinek z wyjątkowym gościem, Waszym ulubionym, to taki odcinek, na który zawsze czekacie, no więc ten odcinek jest właśnie z moim mężem, Forma tego odcinka też będzie taka, jaką lubicie najbardziej, czyli to będzie quiz, który pokaże jak bardzo, czy jak dobrze może się znamy. Albo jak niedobrze. No Świetnie. dobrze.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 Pytanie jest e, bardzo trudne. Dziękuję. Ty wiesz, jak podnieść na duch. E, czy miałem kiedyś psa rasy pudel? Chyp. Znam odpowiedź na no to pytanie, to jest w ogóle banał. Owczarek, Doberman, Tosainu. To wchodzi w rachubę, ale nie pudel. Nie zgadnie nigdy. Miałeś pudla? Tak wabił się doli. Jestem zdezorientowana tym pudlem. E, dobra, to jeżeli zaczęliśmy tak sobie od psów i, i zwierząt, to moje pytanie jest e, jakie było moje pierwsze zwierzę, jakie miałam? Jakie to było zwierzę? Tego nie zgadnij. nie ma opcji. Ale nie możesz pisać futerkowe, no chyba to jest żart. Pytasz jaki rodzaj zwierzęcia? <głos> Masz napisać... Nie mogę ci powiedzieć, co masz napisać. Ach, wiem, wiem, wiem, wiem. Wiem, dobra, to nie piszemy futerkowe. Futra też to ma, ale nie będzie futerkowe. E, wiem, wiem. No nie gadaj. Zdechło, no nie? Tak! <śm> Zdechło. No, raz, dwa, trzy. Jezu! <śm> Miał miało coś sobie zmienić, w sobie zmienić, u mnie zmienić, co bym zmienił? Maria, bym zmieniła w sobie naprawdę wiele! Nie, jedna rzecz, tylko jedna, jedna. Już nie idźmy po całości, jedna rzecz. Czyli jakby jedną twoją wadę... Nie chodzi o wadę, jedną rzecz, którą chciałbym zmienić związaną ze mną. Nie, na 100% powie, że na pewno chciałbym mieć mniejszy brzuch. Ale jak to napiszę, to wszyscy się tego dowiedzą. No i trudno. Słuchaj, jaki to wstyd. Zależy to co napiszesz. No właśnie! Znaczy ja poszłam, bo tak mi zasugerowałeś, że to nie jest coś z charakterem. Okej. Okay. I tu nie jest charakterem. Trzy, charakter. cztery. Co na A, data urodzenia. Znaczy ja mogłabym w nim bardzo dużo zmienić, ale chyba na rok urodzenia to bym mnie wpadła. Ale co, nie lubisz? 27 czy nie lubisz Martę? Yy, tą yy, pozostałą, tą końcówkę, wiesz? Końcówkę, Dobra. Yy, To 19? OK, okej? Ja A wola... ta reszta mi jakoś tam nie pasuje. Ja bym wolała, żebyś tam końcówki swojej nie zmieniał jednej. Dziękuję. Yy, czas na moje pytanie. W którym roku yy, odbył się pierwszy turniej tańca, na którym wystartowałam? Na pewno yy, Krzysztof widział, yy, bo mój tata puszczał mu na takiej, wiecie, kasecie VHS, nagranie z tego turnieju i jak był parkiet, to właśnie nad parkietem był wielki napis miasto i rok, e, więc myślę, że to było tak charakterystyczne, że może to wiedzieć. Dobra, jedziemy. O matko. To co ty robiłaś przez 6 lat? W 91 to ja grałam na fortepianie. Teraz zobaczymy, czy ty zgadniesz. Ile miałem lat, jak zacząłem pracować? Była do łatwości, była to praca dorywcza, ale nie raz na miesiąc. Było to parę dni w tygodniu już. To była taka pierwsza moja praca, gdzie miałem pierwsze swoje pieniądze. Co miesiąc? Jaka tolerancja, pierwsze ile ile mogę się pomylić? Dwa lata dwa. daję. No dobra, dwa to wiem. To... Ha, ha, ha. Poczekajcie, zobaczymy. Zobaczymy. Ile? No, zawarłam się w dwóch latach No, błędy. ale tylko dlatego, że jestem dobrym mężem, dobrym człowiekiem. <grym> moje pytanie, e, jakiej marki było moje pierwsze auto? Jakiej marki było pierwsze auto? Coś czuję, że wygram. <grym> Cytryna? No dobrze, jeśli idziemy w samochody, proszę bardzo. Jaki był mój wymarzony samochód, jak byłem nastolatkiem? A to ten sam cały czas? proszę. Ten sam wymarzony miałeś całe życie cały czas? Nie, jak, jak byłem nastolatkiem. Co... No, to ja nie Później byłem już starszy, to policz sobie, ile mogłem ty mieć lat. Jak nie. byłem nastolatkiem, ile mogłeś mieć lat? To policzyć. Ile lat to było kiedyś? Jakie samochody wtedy były? On specjalnie zadaje mi pytania z tamtej epoki, żebym no nie wiedziała. No. no nie, no ja tylko mogę napisać, że. Yy, no nie znam numeru tego samochodu. No, no dobrze, powiem, no. że to był Fiat. Wygrałem Fiat 128 3P. To było marzenie każdego młodego chłopaka. To było kupę I nie był to Fiat 125? Nie, nie była to Syrenka, nie był to Trabant i Wartburg. Jak się nazywał mój pierwszy partner taneczny? Jak miał na imię? Nie, jak się nazywał. Imię, nazwisko. To imię jest bardzo popularne wśród naszych informatyków. I był to... Nie? Michał mu się mógł um, skojarzyć, ponieważ um, był takim pierwszym moim bardzo poważnym partnerem, z którym miałam bardzo duże sukcesy. Jest, chyba wyrównaliśmy. O, oh, zaczyna mi się podobać ta, ta gra. Najbardziej no? szalona praca, jaką wykonywałem, będąc w Niemczech, no? na którą byś nigdy nie pomyślała, żebym do coś takiego się podjął. Najbardziej szalona praca. Nie, no wszystkie w Niemczech były szalone. Tak, ale najbardziej szalona. Ale to, to stopniowanie to jest według ciebie, no takie, wiesz... I o której ty na pewno nie wiesz. <grym> A, no to już zapisuję. <grym> no, dobrze, to zróbmy tak. Podam ci trzy prace, które teoretycznie mógłbym wykonywać, o których nie wiesz. I wybierz tą jedną najbardziej szaloną. E, barman e, w klubie nocnym. To jest jedna opcja? E, to może wymyśleć teraz, że. Żeby... E, marynarz. A, tego nie wykonywałeś ani w Niemczech, I ani nigdzie. Trzecia praca, operator młota pneumatycznego. O nie! Albo młot, albo barwan. Bar. A kurde młot. A co się mówiłeś, że się budziłeś w nocy i jeszcze ci tak ręce chodziłeś. Coś mi chyba opadasz o tym. Jednak ten młot. Zgadła. Jaka jest? Moja ulubiona autorka książek. No ja wewną, autorka, czyli kobieta. Matko boska, ty tyle książek czytasz. Tylko nie kłam, bo masz wiele autorek. Tą ulubioną masz napisać. Pisz. Ona patrzyła, ile ruchów ręką zrobiłem, może... No ile syna? Mm. Dobra. O, nie oszukuj, proszę cię. Nigdy nie oszukuję. Okej? Okay? Dobra. Trzy, dwa, jeden. No wiedziałem. No, zgadłeś, widzisz? Ile miałem lat, jak zdałem egzamin na prawo jazdy? O nie! A ile mogę się pomylić? Nic. Zdałem za pierwszym razem bez żadnych problemów. Jest szansa na koszulkę lidera. Kurde, no o rok nie wiem, czy w tą, czy w tą. Nie, to tutaj ja nie mogę, bo już tam Ci podpowiedziałem. Absolutnie nie. Trzy, cztery. Nie! Nie! Nigdy nie lubiłam żółtego koloru, ale jakoś przywyknę. Ile razy byłam w życiu zaręczona? Wydaje mi się, że, że, że nie myśli, że byłam zaręczona, choć może właśnie nie mieć tej pewności, bo w sumie nigdy mnie o to nie zapytał. Nie podglądaj! Już napisałeś? Tak. Jedna cyfranka? <głos> Serio? No dobra, czy pojedynie. Mm. Mogłam się zaskoczyć teraz. Tak zastanawiałam się, czy o czymś nie wiem, bo nie powiedziałaś mi, ale wiedziałem, o, nie że nie mogłaś być zaręczona, bo cały się tańczyłaś. No to Mówię, co, a co przyrząta nie nie wyklucza nie zaręczenie? Nie miałaś czasu na to. Zawsze mówiłaś na głupoty, nie miałaś czasu. Dopiero z tobą zaczęłam robić. Tak. Najdłuższe włosy, jakie nosiłem w życiu. Chcę wiedzieć, żebyś określiła długość moich włosów. Mam napisać? Do czego tak. ci sięgały, tak? Nie wiem czy sięgały, czy nie długość moich włosów. Opisz to. Możesz pokazać później. 3-4. No pokaż co tam zapisał. Do ramion. O. Z jakiego przedmiotu byłam w liceum w pierwszym semestrze zagrożona? W liceum? Raz w życiu byłam zagrożona. Z angielskiego na pewno nie była zagrożona. Z polskiego nie bo jest mega wygadana. Mhm. Z matematyki świetnie liczy, nie? Z chemii chyba nie, bo nawet chyba gdzieś jakąś coś tam wygrała chyba z tej chemii. Na pewno nic nigdy z chemii nie wygrałam. Ty już napisałaś, tak? Tak. Matma. Chemia. Ja z chemią w ogóle nie radziłam, a w tym samym czasie moja siostra była na studiach Politechnika Szczecińska, wydział chemii. Ile razy byłem winny spowodowania kolizji w ruchu drogowym? Sprawca wypadku. No to trzy, cztery, raz. Zgadywałam. Matko Boska. Zgadywałam, no nie wiedziałam, no. Raz, mając lat 19. No, no po prostu mam szczęście. Nie było nie zielone, było. światło. I robiło się czerwone. Robiło się lekko pomarańczowo-czerwone, on lekko przyhamował, ja też zacząłem lekko hamować, on dodał gazu. Mówię, facet czy przeskoczyć, wtedy on zahamował, a ja dodałem gazu wjechałem w niego nie przejeżdżać na czerwonym. Jaki jest mój, O no, to będzie prosty, ulubiony film. Z jakiego okresu? <głos> no dużo, już łatwiej. No, nie. no ale ulubiony film. Kobieta, ile ty masz lat? No ile tych filmów mogło być? Multum. No żeby nie powiedziała o tym, ja <głos> mogło być twoim <głos> Mówimy o mnie. Nie, nie, spokojnie. Um, okay, um. Za jaki to okres z, z tego roku, jak się poznaliśmy, czy jak znaczy, się nie znaliśmy? Już, nie, już mnie znałeś, kiedy to zostało moim ulubionym filmem. No razem byliśmy na tym w skinie i płakałeś. Nie mam pojęcia na tym filmu to tak? nie mogliśmy nie płakać. A o czym on był? <laughs> nie wierzę. Dobra, niezaliczone masz, no nie wiesz no. Nie wiem, poddaję się. No jak to? No nie, mógł... wiesz, ja nie mam pamięci po do tytułu. W tym filmie była wielka akcja o romańskich aktorów. Ach. Wiem, to na rodziny gwiazdy. No to zapisz to. No to po co mam pisać powiedziałem. Napisz to. Teraz widać, kto terroryzuje kogo. No już z taką ilością odpowiedzi, to nie mógł tego nie zgadnąć. Niech zna wielkość serca mego. No, on zgadza się. To jeszcze mam jedno pytanie dodatkowe? Tak. Jaki to był samochód, jaki rozbiłem? Nie, no już przesadziłeś teraz. Ja nie, ci daję no... miłe pytania, a ty Ale to mi jest dobre pytanie. Wyjeżdżasz... Jaki to był samochód? No kurde no, jak ty miałeś wtedy, będzie 19 lat. Jeżeli teraz wygra, tak. to ja zrobię coś, co byś chciała i będzie takie super. Co to znaczy? Nie wiem, wymyślicie coś dla mnie. Jakąś taką karę. A jeżeli to trafisz, no. Jeszcze podasz kolor samochodu. No. I y, przebieg w momencie wypadku. Ale to przed mojego licznik. licznika czy po. Nie, no co ty do no Mów, nie. bez koloru może być. Tego w życiu nie zgadnę. Myślałem, że moja mama mnie zabija, jak go rozbiłem. No to… No to ja wiem jaki to jest jak Twoja mama była zła, to na pewno ten… Nie, to wrac… Ra... Nie, to Pokaż? nie. A kolor? <śmiech> Dobrze, kolor. Jestem urodzona, żeby wygrywać. Kolor. <śmiech> to no jeszcze kolor, no weź, przestań Ten przebieg no. odpuszczam, kolor. <śmiech> Czerwony. Dobra, wychodzę, dziękuję, nie. Nie wiem, czy on mi kiedykolwiek powiedział, że to Audi było w kolorze czerwonym, m, tylko taki mój kolega dawno temu miał po prostu czerwone Audi i myślę, że Audi jest czerwonym kujesz. No, czy już wygrałam doszczętnie z Kretesem? Ale z tego okresu mam tylko czarno-białe zdjęcia, jak można <sum> ten kolor widzieć? To teraz ym, proszę pomóżcie mi w wymyśleniu tego zadania dla niego co może być miłe, przyjemne i super jednocześnie i co byście chcieli zobaczyć, jak on robi. E, ja na razie zupełnie nie mam na to pomysłu, więc liczę naprawdę na Waszą e, wyobraźnię. Jak tylko wybiorę coś z Waszych propozycji, to zobaczycie to u mnie na kanale. Na przykład miałabym większy problem, z wiesz, na przykład zadało mi pytanie, ile miałem dziewczyn w swoim życiu, z iloma kobietami się całowałem. E... Nie znam odpowiedzi, <śmiech> nie pamiętam. <śmiech> ja nie na mogę pewno sadować. bym się pomyliła. Ale, ja ale bym to musiałbym bym oszukiwać, bo nie pamiętam. Dobra, albo um, z jakiego, nie wiem, miasta miałem pierwszą dziewczynę, albo najwięcej dziewczyn, albo, no nie wiem, ja bym w ogóle tego nie wiedziała, wiesz. Tu. Od jakiej liczby ludności to jest miasto? <grym> e, nie no, ja na Twoim miejscu, z Twoją historią życia bym wymyśliła 100 razy lepsze pytania, zwłaszcza, że twierdziłeś, że się do tego przygotowałeś. Przygotowałem się, ale to miałoby być plan na poziomie. Aha.